Szymon Bzoma, prezes grupy badawczej ptaków wodnych Cooling, ornitolog, ichtiolog z wykształcenia, osoba, która ma duże doświadczenie w badaniach ptaków także na zalewie Wiślanym. Najczęstszym sposobem na to, żeby umniejszać rolę zalewu i tego inwestycji jest taka, że wszędzie ludzie protestują, wszędzie ta inwestycja jakoś szkodzą, nic takiego się nie stanie, ptaki się wyniosą. Problem zalewu jest taki, że ptaki, które na nim występują, już nie mają się gdzie wynieść, ponieważ to ostatni tego typu duży zbiornik, który koncentruje gatunki ptaków, Lęgowe na przykład, jeżeli chodzi o województwo morskie tylko, tylko na tym zalewie, a jeśli chodzi o wybrzeże Małtyku, to też yy, są gatunki, które występują tylko tutaj. Szkody, jakie odniesie środowisko naturalne, środowisko przodnicze zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej, to przede wszystkim to, że ruch dużych jednostek, statków, które do tej pory nie było nigdy na zalewie Wiślanym, nie pływały przez sieślinę pilawską, nie miały takiej potrzeby ani za Niemca, ani kiedykolwiek, będą fale, jakie te statki stworzą. Takie fale, które dla ludzi są niegroźne, powodują niszczenie roślinności przybrzeżnej, zatapianie gniazd ptaków i utratę, utratę pistąd, jeżeli one jeszcze nie potrafią latać. Druga istotna rzecz to wzrost turystyki. Ona obecnie na Mierzei Wiślanej ma jakiś tam charakter i on się sprawdza głównie do wypoczynku nad morzem. Natomiast zachodnia część, ta gdzie ma przebiegać kanał żeglugowy jest dzika po prostu. Tam są ptaki, jest przyroda, jest to miejsce naprawdę unikalne, w unikatowe w skali całego naszego wybrzeża. Więc tutaj bez dwóch zdań jest to działanie przyrodniczo bardzo, bardzo szkodliwe, ponieważ niszczymy ostatnią tego typu rzecz, jaką mamy w Polsce. Ostatni duży zbiornik pozbawiony trans wielkoskalowego transportu morskiego, pozbawiony olbrzymiej turystyki i pozbawiony gęstej zabudowy na jego brzegach.